Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na 40. Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kowarach w 17 czerwca. Witam serdecznie wszystkich radnych, Panią Burmistrz, Panią Skarbnik, Pana Cenasa, wszystkich mieszkańców Kowar, którzy nas oglądają. Szanowni Państwo, w celu rozpoczęcia sesji proszę o potwierdzenie kworum. Pana Krzysztofa nie ma, tak? Dobrze, stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram 40 sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej. w Kowarach. Szanowni Państwo, na początku zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem dzisiejszej sesji. W punkcie w pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie, podpunkt a, w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia planu gospodarki nie yy, nieemisyjnej Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2030 w punkcie czwartym zamknięcie yy, sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym proszę o potwierdzenie kworum. Tak, już jeszcze raz jeszcze czasami dwa. To jest kasuj błąd jeszcze raz. O, jest. Stwierdzam kworum. W związku z tym proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła porządek obrad. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego, czyli do rozpatrzenia projektu uchwały pod punkt A w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia planu gospodarki nieemisyjnej Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2023. Proszę. Tak, tylko potwierdzę, że ten projekt uchwały był procedowany przez Komisję Budżetową, tak? Przez Komisję Budżetową, bo nie rodzi jakieś skutki finansowe. Dobrze. Pan Ryszard Rzepczyński chciałby tak, dwa słowa. przez działania, które zostały wpisane do, do tego do programu. To również nawet ograniczała kwestia dotycząca spraw związanych z. E, spraw związanych z Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do Pana Wiceburmistrza? Nie widzę. W związku z tym przytoczę państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarki nieemisyjnej gminy Miejskiej Kowary na lata 2021 do 2030 na podstawie obowiązujących przepisów na wniosek burmistrza miasta Kowary Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Przyjmuje się plan gospodarki niemisyjnej dla gminy miejskiej Kowary na lata 2021 do 2030 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu gospodarki niemieckiej Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2023. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego, czyli do zamknięcia sesji Szanowni Państwo, zamykam 40. sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję bardzo za sprawną współpracę.